Jeszcze jakieś inne ujęcie Zdroju Budynku Zdrojowego w Świeradowie Zdroju Naprawdę prześliczny Byłem tu ostatni raz w 1976 roku Niewiele pamiętam Ale ten budynek jakoś utkwił mi w mojej podświadomości 20 czerwiec 2014 roku Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.